W dzisiejszej Ewangelii pojawia się pytanie o to, komu służymy, za kim idziemy, za czym idziemy. Komu oddajemy swoje serce, bo służba to przede wszystkim oddanie swojego serca. A nawet powiedzmy szerzej, to jest oddanie swojego życia. Stąd w czyje ręce ja oddaję swoje życie, temu służę. Ewangelia mówi o ludziach dobrze i źle żyjących, o sądzie ostatecznym i o miłości bliźniego. Życie nasze trzeba traktować bardzo poważnie i być świadomym konieczności podejmowania odpowiedzialnych wyborów. To, co teraz robimy, ma znaczenie nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym Nasze obecne życie, ono rzutuje na wieczność. Jakie to życie, taka wieczność. Bóg rozciąga przed człowiekiem dwie drogi. Jedna prowadzi do życia, czyli nieba, a druga jest drogą śmierci, prowadzącą do piekła. I każdy nasz wybór, każda decyzja, każde pominięcie, zaniedbanie dobra jest poruszaniem się po jednej z tych dróg. Stąd bardzo ważne jest stosowanie się do zasady cokolwiek czynisz, czyń dobrze i wypatruj końca. Co możemy przeżyć, kiedy staniemy na sądzie Bożym? Może zaskoczenie? Zdziwienie? Okazuje się, że zaskoczeni mogą być zarówno ci, którzy weszli do Królestwa Bożego, jak i ci, którzy zostali potępieni. Kto wejdzie do Królestwa Bożego? Ten, kto okazuje miłosierdzie. Czyniący miłosierdzie często nie są świadomi, że poruszają się po drodze prowadzącej do nieba. Oni czynią, no bo tak trzeba, ponieważ staje przed nimi człowiek, który potrzebuje od nich wsparcia, więc je dają. Kim są potępieni? Oni zapewne znają Jezusa i mogą przeżywać zaskoczenie Jego wyrokiem. Wiele czynili dla Pana, lecz nie mieli na uwadze tych, którzy potrzebowali miłosierdzia. Czasem człowiek, okazując innym pomoc, ma na uwadze przede wszystkim samego siebie. Jakiś doraźny, czasowy rozgłos. Stawiają pytania, w których możemy wyczuwać rozczarowanie, wyrzut, skierowany w stronę Pana Boga. Ci, którzy otrzymali miejsce po stronie prawej, odnieśli zwycięstwo nad sobą, czyniąc to, co sprawiedliwe w oczach Pana Boga. Okazywali miłosierdzie swoim bliźnim. Jezus mówi wyraźnie, że do nieba można wejść przez dobroć i miłosierdzie świadczone innym ludziom. Bóg pragnie być kochany i wielbiony wprost, ale też przez tych, których stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. To nasze odniesienie do Pana Boga bardzo mocno sprawdza się w naszym traktowaniu bliźniego. Zatem Jezusa karmimy, dajemy Mu pić, przyjmujemy Go do swoich domów, okrywamy Go w czasie chłodu, idziemy za Nim do więzienia. Jezus jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek, oczekujący naszego wsparcia i hojności. Pomyślmy, jaką drogą teraz idziemy? Drogą miłosierdzia, która prowadzi do nieba, czy drogą zatraty, całkowitego skupienia się na sobie, i zapomnienia o tych, którzy pomocy potrzebują.